Tym razem pokażę, jak zamienić procenty na ułamki dziesiętne a także na odwrót, jeśli starczy czasu. Zacznijmy od czegoś, co pewnie już znacie. Powiedzmy, że mamy 50%. Chyba jest za gruba, ale niech zostanie. I każą nam wyrazić to ułamkiem dziesiętnym. Na pewno wiecie, ile to jest 50%. Gdy w sklepie jest coś za 50% ceny, to jest za połowę ceny. Ale jak to zapisać ułamkiem dziesiętnym? Otóż to jest to samo co 0,5. Skąd to wiem? Czy istnieje metoda przeliczania procentów na ułamki? Otóż istnieje i jest bardzo prosta. Wystarczy wiedzieć jedno. Znak procent oznacza, że to jest to samo co ta liczba przez 100. a 50 setnych to jest to samo, co 0,5. A 0,5 to ułamek dziesiętny 0,5. Jest szybsza metoda zamiany procentów na ułamki. Gdy ją poznacie, będziecie to robić w pamięci. Napiszmy znów 50%, tym razem z jednym zerem po przecinku. 50%. Aby przekształcić te 50% w ułamek dziesiętny, wystarczy usunąć znak procentu. Zrobię to tutaj. 50% Usuwam znak procentu i przesuwam znak dziesiętny o dwa miejsca w lewo. Jedno i drugie. Tu będzie teraz przecinek. Więc to się równa… przecinek, a właściwie 0, 50% to jest to samo, co 0,500. Ale te zera na końcu nie mają znaczenia, więc można je usunąć. 50% to jest to samo, co 0,5. To było łatwe. Spróbujmy czegoś trudniejszego. Czegoś nieco trudniejszego. Powiedzmy, że mamy 16,32%. Robimy to samo co wcześniej, tylko przepiszę tę liczbę. Skreślamy znak procentu i przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo. Jedno i drugie to nowe miejsce przecinka. Czyli mamy przecinek 1, 6, 3, 2. To tyle samo co 16,32%. Na pewno już rozumiecie, ale zrobię jeszcze jeden przykład. Załóżmy, że mamy. O, to będzie myląca liczba. 0,25% Jest myląca, bo… jeszcze tylko przepiszę. Dopiszę jeszcze jedno 0. Pewnie zastanawiacie się po co, ale zaraz wyjaśnię. Okaże się potrzebne. 0, Robimy to samo. Usuwamy znak procent i przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo. To się równa przecinek 0025. 0,25% to tyle samo, co przecinek 0025. 0 przed przecinkiem można pisać lub nie, ale lepiej pisać, bo łatwiej czyta się taką liczbę. A więc 0,25% równa się 0,0025. To zupełnie co innego niż 25%. Ile to jest 25%? Przekształćmy to tak samo jak tamto. Usuwamy znak procentu, chociaż na razie go zostawię, 25%. Spytacie, gdzie tu przecinek. Znajduje się tuż za liczbą, bo 25% to tyle samo, co 25,0%. Usuwamy więc znak procentu i przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo. To się równa przecinek 25. Jest jeszcze 0, ale możemy je pominąć. 25% to 0,25… natomiast 0,25% to 0,0025 to uświadamia, jak małą wartość ma 0,25%. Zróbmy jeszcze ze dwa odwrotne przykłady. Powiedzmy, że mamy ułamek dziesiętny, przecinek 0,1 i każą nam wyrazić go jako procent. Postępujemy na odwrót. Można do tego podejść dwojako. Na przykład pomnożyć tę liczbę przez 100 i dodać znak procentu. 0,1 razy 100 i dodajemy procent. 1 setna razy 100 równa się 1. Dodajemy procent i gotowe. Albo prościej. Gdy przekształcamy procent w ułamek, przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo. Więc teraz robimy odwrotnie: przesuwamy przecinek w prawo. Jeśli to zrobimy, przepiszę tę liczbę. Jeśli go przesuniemy, przecinek znajdzie się tutaj. Tu już go nie ma. Zostało nam 0,100. To pierwsze 0 jest niepotrzebne, więc mamy 1,00, czyli 1. Rozumiecie, dlaczego przesunąłem przecinek o dwa miejsca w prawo? Bo to odpowiednik mnożenia przez 100. Gdy mnoży się liczbę przez 10, znak dziesiętny przesuwa się w niej w prawo. A gdy dzieli się przez 10, przecinek przesuwa się w lewo. Zróbmy jeszcze dwa przykłady. Mam jeszcze 3 minuty. Załóżmy, że mamy 1,25… tu jest 5… i każą nam zrobić z tego procent. Najprościej jest… przepiszę… Najprościej jest przesunąć przecinek o 2 miejsca w prawo. I dodać procent. To się równa 125%. To się sprawdza w życiu codziennym. Gdybym powiedział, że zapłacę 1,25 ceny czegoś tam byłoby jasne, że chcę zapłacić 125% ceny. Jeśli dla was nie jest to jasne, to na pewno będzie, kiedy poćwiczycie. Jeszcze ze dwa przykłady. Jeśli mówię za szybko, włączcie pauzę i cofnijcie. Niech będzie… powiedzmy… Przecinek 003. I mamy to przekształcić w procent. Możemy przesunąć przecinek o dwa miejsca w prawo. 1 i 2. To odpowiednik mnożenia przez 100. Po przesunięciu przecinka otrzymamy 003%. Pierwsze 0 można skasować, więc zostaje 0,3%. Cała konwersja procentów na ułamki i ułamków na procenty sprowadza się do przesuwania przecinka o dwa miejsca. Jeśli brakuje miejsc, dopisuje się zera. Trzeba tylko pamiętać, że przy konwersji ułamka dziesiętnego na procent powinna wyjść większa liczba. Natomiast przy konwersji procentu na ułamek wychodzi liczba mniejsza. Na przykład 25% to jest to samo co przecinek 25. Tu mamy procent, a tu ułamek. Większa liczba przekształciła się w mniejszą. 25% to 0,25. Gdy przekształcamy ułamek, na przykład przecinek 1, wartość procentowa będzie większa. Przecinek 1 to tyle samo co 10%. Jak to policzyłem? Napiszmy. Dodałem 0, żeby móc przesunąć przecinek o 2 miejsca. I wychodzi 10%. Mam nadzieję, że w tym temacie wszystko jasne.